Siemanko, ja jestem Diara i witam Was w kolejnym odcinku z serii Opisy Raz. Dzisiaj chciałabym przedstawić rasę konia anglo-arab Mam nadzieję, że Shagia dobrze przeczytałam. I na koniec jeszcze dodam parę rzeczy dotyczących mojego kanału. A więc anglo-arab jest szlachetną rasą konia o żywym temperamencie i urodzie, która jest powa dla koni arabskich, ale anglo-arab jest większy i silniejszy od, od nich. Rasa ta wywodzi się z Węgier i nadal jest tam hodowana. Inne hodowle rozmieszczone są w kraju dawnej monarchii austro-węgierskiej i w Niemczech. Co do pochodzenia rasa ta została wyhodowana w czasach tak jak mówiłam, monarchii austro-węgierskiej, w celu uzyskania koni kawaleryjskich i lekkich zwierząt powozowych w węgierskiej stadnienie państwowej Babolna. U włoskiego kawaleria oznacza wojsko walczące lub poruszające się na koniach albo w rydwanach. W stadnienie państwowej Babolna zgromadzono ponad 100 klaczy matek głównie pochodzenia arabskiego, jak i również węgiersko-mołdawskich, lipisańskich i kladrubskich. Klacze kojarzono z ogierami arabskimi i przeprowadzono selekcję hodowlaną. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej po głowie tych koni, czyli gatunek, rasę, podzielono między powstałe kraje. Babolna pozostała najważniejszą hodowlą anglo-arabów Shagia. Od lat 60. XX wieku popularność tej rasy, rasy zaczęła rosnąć po wcześniejszym czasie zapomnienia w czasach powojennych. Najważniejszymi założycielami rasy są szagia, to jest imię. Jest to siwy ogier z Damaszku wyhodowany przez Beduinów z plemienia Bani Sacher oraz, um, um, przepraszam, oraz y, ogiery Siglawu, Gazlan, Dahoman i Obajan. Co do wyglądu, głowa jest sucha, o profilu lekko szczupaczym, czyli wklęsłym, szyja łabędzia, kłąb mają dobrze zaznaczony, a łopatki krótkie i strome. Za to również jest krótki, ścięty i dobrze umieśniony z najczęściej charakterystycznym, wysoko osadzonym ogonem, czyli to, co jest charakterystyczne dla Arabów. Mm -mm. Mocne i suche kopyta o twardym rogu, mm -mm. umaszczenie, mają najczęściej siwe, rzadziej gniade, kasztanowate lub kary. W kłębie wynoszą od 150 do 160 cm więc myślę, że są spory. Dobrze sprawdzają się w sportach jeździeckich dzięki wytrzymałości, lekkości i innym zaletom swoich chodów. Wykorzystuje, wykorzystuje się je również do jazdy rekreacyjnej oraz do uszlachetniania innych typów koni. Z mojej strony o anglo-arabach to jest tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do anglo-arabów Albo innych raz To pytajcie śmiało I jak macie również propozycje Na następne odcinki Albo jakieś pytania, wyzwania Również możecie pisać W komentarzach I jeszcze co do mojego kanału Chciałam powiedzieć, że od czasu do czasu, jeśli będę miała pomysł, pojawi się coś poza jeździectwem i końmi, czyli takie coś w formie normalnego vloga. Ale tylko wtedy, jeśli będę miała jakiś pomysł. Możecie również dawać propozycje, jeśli chcecie. I będą się pojawiać różne właśnie quizy, albo challenge, czy wyzwania, ponieważ chciałabym, żeby ten kanał nie był tylko i wyłącznie o koniach i jeździectwie ale chciałabym, żeby był ogólnodostępny no, więc jeśli macie jakieś pytania wyzwania albo propozycje na challenge czy różne inne odcinki to oczywiście możecie pisać w komentarzu zachęcam też do lajkowania i subskrybowania